No, cześć. Witam cię bardzo serdecznie. Ruszyło się trochę tematów, jeżeli chodzi o abstynencję alkoholową lub abstynencję po narkotykach dla kierowców złapanych przez policję, czy złapanych przez kogoś innego, a prawko za to zostaje zabrane. Zacznę od takiego ciekawego tematu ciągnącego się już kilkanaście lat. Jestem zarejestrowany na poradę online. Sprawa dotyczy zakazu prowadzenia pojazdów za jazdy po alkoholu. Zakaz jest aż sprzed 14 lat. Zakaz minął, egzamin zdany, ale zaczęły się problemy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy badania psychotechniczne, badania z krwi, no i na koniec po przyznaniu się, że była wszywka, odsyłają do lekarza specjalisty psychiatry. I Pytanie moje jest, czy ten psychiatra będzie oczekiwał abstynencji przez rok? Czy będzie oczekiwał odbytej terapii? Ogólnie abstynencja trwa od dwóch lat. Wszywka była ponad rok temu, niestety nie ma żadnych dokumentów na abstynencję. I niestety, no, moja odpowiedź tutaj jest bardzo prosta. Jeżeli była wszywka, to oni traktują cię jako uzależnionego, prawda? I pomimo tego, że ta abstynencja jest od dwóch lat, udowodnić to można tylko jakimś zaświadczeniem od terapeuty lub lekarza specjalisty, psychiatry. I co w sumie powinno się znaleźć na takim zaświadczeniu? Czy tu psychiatra może być dowolny? No, psychiatra może być dowolny. Natomiast widz się pyta, czy jest im sens przynosić prywatne badanie psychiatryczne odnośnie abstynencji, czy lepiej, żeby sami do takiego wniosku doszli. No, zapewniam cię, że lekarze psychiatry psychiatrzy posty bardzo rzadko dochodzą do takiego wniosku sami. Jest to z reguły lekarz, który widzi cię pierwszy raz w życiu i no, niestety traktuje cię tak jak tutaj widzisz tego zioma, prawda? Traktuje Cię jak, raczej mówię, potraktuje Cię jak uzależnionego i zleci ci, zleci ci ten rok abstynencji. Tutaj masz takie obrazki. Mówię, to Twoją sprawą jest udowodnienie, że nie jesteś osobą, uzależnioną. On tylko zrobi to po najmniejszej linii oporu, czyli skarze ci się zgłosić do jakiegoś tam lekarza lub terapeuty. No i przynieść to zaświadczenie. Jeżeli nie zaczniesz tego teraz, to to raczej nie licz na miłosierdzie w womp i yy, mam jeszcze jedno pytanie, bo są, terapii, yy, są papiery z terapii alkoholowej, ale z 2015 roku, odbyte w zakładzie karnym, wszywka robiona tam w 2020, czy coś tutaj jest na moją korzyść, prawda? No w zasadzie yy, te papiery odbytej terapii alkoholowej byłyby na jakąś korzyść, gdyby nie to, że Później to wszystko zostało jakoś tak zmarnowane przez tą wszywkę. Czyli skoro wszywka była 5 lat później, to oznacza, że jednak problem po tej terapii alkoholowej był. I niestety prawdopodobnie dopiero ta wszywka, jeżeli trzeźwość jest zachowana do dzisiaj, coś tam jakiś efekt przyniosła, prawda. Także nieliczna miłosierdzie państwowej, budżetowej instytucji, że tam coś będą coś zrobią ci dobrze, prawda. Raczej licz się z tym, że potraktują cię tutaj jak te osoby na, na tych obrazkach, które na tych przebitkach, które sobie puściłem, prawda? Tutaj jest, jestem w tej chwili na czacie. KR. O abstynencji może zaświadczyć specjalista, który danego pacjenta widuje co jakiś czas. Typu właśnie psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra, nie? Jednorazowa wizyta i wypisanie papierka. Trzeba by tu uściślić sprawę. Ten psycholog musi mieć uprawnienia, uprawnienia terapeuty uzależnień, prawda? No psychiatra to jest psychiatra, lekarz specjalista, psychiatra, czyli tutaj jest sprawa prosta i psychoterapeuta uzależnień, prawda? KR my wymagamy w pisania w to zaświadczenie okresu, od kiedy do kiedy dana osoba jest pod opieką tegoż to specjalisty i ze zaświadczenia w takim i takim okresie o jego abstynencji. No, powiem tak, za bardzo muszę się tutaj zgodzić z moim widzem. Nie wiem za bardzo jak można podejmować się stwierdzenia abstynencji od alkoholu, czy od czegokolwiek innego, jeżeli no, danego zioma nie masz pod opieką, prawda? Oczywiście, no, może być sytuacja, że w międzyczasie, w czasie tej terapii, czy w czasie uczestnictwa czy przychodzenia do danego terapeuty, on naruszy tą abstynencję, ale mówię, no nikt nie jest prorokiem i skąd można wiedzieć, że powiedzmy, ktoś przyszedł trzy miesiące temu i chce zaświadczenie o rocznej abstynencji, co tam się rok temu działo, czy nie działo, prawda, to nawet z profesjonalnego punktu widzenia może być problemem dla tego terapeuty uzależnień lub lekarza psychiatry. Mówię, jeżeli ktoś jest uzależniony, bo jeżeli nie jest uzależniony, no to przypuszczam, że terapeuta z dużym prawdopodobieństwem jest w stanie stwierdzić, czy taka osoba jest uzależniona od alkoholu, czy nie, czy tam od czegoś innego. Trzy miesiące to już nie spotkania cykliczne. No, no, aż taki dobry to nie jestem w leczeniu, terapii, uzależnień, żeby się wypowiadać na ten temat. Kolejne pytanie też z cyklu jazda po alkoholu. Dzień dobry, mam odebrane prawko za jazdę pod wpływem alkoholu na 4 lata. Jak wygląda odzyskanie? Wiem, że po dwóch latach mogę się starać, ale czy mogą też coś zrobić wcześniej i odzyskać? Jak to wygląda? Czy muszę od nowa zdawać egzamin państwowy, przechodzić badania psychotechniczne i lekarza? Posiadałem tylko kategorię B z góry. Dziękuję. No i jeszcze padło kolejne pytanie. Czy będę musiał chodzić na kurs z ludźmi, którzy dopiero co zdają? Wszystko to jakbym od początku chodził na prawko. Zacznijmy od tego, że po 12, jeżeli zabrano ci prawko dłużej niż na 12 miesięcy, no to niestety masz przejść egzamin państwowy, prawda? Egzamin państwowy to nie oznacza, że masz się zapisywać na kurs prawa jazdy, jeździć tam z kimś, czy coś takiego, aczkolwiek Mówię... No... Wątpię, żeby ktokolwiek zdał egzamin państwowy, jeżeli sobie nie poćwiczy jazdy, prawda? Jeszcze do niedawna chyba przepisy były takie, że jak ci zabrano prawa jazdy, to nawet nie mogłeś uczestniczyć w kursie, znaczy w jakichś takich jazdach z instruktorem, prawda? No i... Yy... Także na kurs nie trzeba uczęszczać, czy się zapisywać, ale no, jakoś ten egzamin trzeba zdać. I tutaj widz dalej pyta. Dzień dobry, jestem po wyroku sądowym za jazdę pod alkoholu. W jakim czasie mogę się spodziewać wezwania do starostwa, czy gdzie? Chodzi mi o to, czy teraz mnie będą wysyłać na badania Jakie? Czy dopiero przed zakończeniem wyroku? No, najpierw to starostwo musi dostać pismo z sądu, że taki wyrok dostałeś czy dostałaś. No i dopiero oni w tej momencie ruszają jakąś procedurę administracyjną, która się wiąże z wysłaniem jakichś wniosków czy skierowań na te badania. No spotkałem się z sytuacją, że gdzieś dokumenty w starostwie zginęły i pomimo, że sprawa była ewidentna po wyroku, ktoś tam nie był kierowany, ale to jest raczej mało prawdopodobne w dzisiejszym systemie, czyli tam parę miesięcy przyjdą papiery do starostwa, ci te papiery ogarną, no i czy będą wysyłać na badania i Jakie? No, no, lekarskie i psychotechniczne, i kurs jest taki tam, zapomniałem jak ten kurs się nazywa. No w każdym razie kurs reedukacyjny, jeżeli chodzi o jazdę po alkoholu. Tylko wyleciała mi teraz z głowy nazwa tego kursu. Także Pan Bóg Nierychliwy Natomiast, jeżeli tutaj jest aż 4 lata, no na miejscu tego widza, ja bym... No wszystko zależy, czy jest osobą uzależnioną, czy nie jest osobą uzależnioną. Jeżeli jest osobą nieuzależnioną, a zdarzyło się tak zwane nieszczęście, czyli jak Jerzy S, czy, czy inni celebryci, czy Beata, czy ktokolwiek inny wsiedli sobie do, do autka i zapomnieli, że byli po jakiejś tam butelce wina, czy innego trunku niegazowanego lub gazowanego, to podszedłbym do badań od razu, czyli pierwszy warunek idę do terapeuty biorę lub psychiatry biorę zaświadczenie, że nie jestem osobą uzależnioną i Idę zaraz na badania lekarskie i psychologiczne. Kurs to jest tam chyba odsiedzenie jednego czy dwóch dni. Kurs reedukacyjny. Jeżeli jest jeszcze jednak jesteś osobą uzależnioną, no to obowiązuje cię ta roczna abstynencja, prawda? No i ta roczna abstynencja powoduje to, że Trzeba też pójść do tego lekarza psychiatry czy psychologa uprawnionego do, że tak powiem, terapii alkoholowej, a w zasadzie antyalkoholowej, prawda, i, i niestety odbyć roczną abstynencję, prawda. Pokres. Teraz można iść na kurs, jak się ma zabrane prawko, bo kiedyś żadna szkoła jazdy nie przyjęła by mnie na kurs w tej sytuacji, nawet prywatne z instruktorem samochodem nie było wolno. No właśnie do końca nie jestem pewien, czy, czy teraz można, czy nie można. Bo na pewno kiedyś jak dostawałeś zakaz, to było błędne koło, prawda? Yy, Błędne koło, że w zasadzie ludzie jeździli, do, brali jakieś godziny doszkalające, ale to wszystko było nazwijmy tak pokątnie, prawda? Wydaje mi się, że te przepisy durnowate ktoś zmienił, ale tak na 100% nie jestem pewien. Pokryć na szczęście nie jestem celebrytą. I szczęście i nieszczęście, prawda? Bo. bo... Szczęście, szczęście i nieszczęście, prawda? Bo y, mam wrażenie, że jeżeli na kontrolnym egzaminie. Y, czy na tym poprawkowym z nauki jazdy się zorientują, że jesteś za, skierowany za alkohol lub narkotyki, to ci egzaminatorzy są jakoś tak podświadomie złośliwi i czy to jest celebryta, czy nie celebryta, to może mieć problem z przejściem tych badań, prawda? No, być może celebryta yy, może mieć łatwiej, prawda, jeżeli na przykład podobała mu się kiedyś Seks Misja i tam czy jakiś inny fajny film, prawda? Z danym, z danym aktorem, no ja bym się zastanawiał. Tak się. Zas teraz się zastanawiam. Co bym zrobił, gdybym był takim egzaminatorem yy, i u mnie by zdawał czy zdawała osoba, do której mam jakąś sympatię, prawda? No fakt, że są teraz w tej chwili jakieś tam kamery w samochodach i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko jakoś tam, gdzie ludzie pracują, tam się różne rzeczy dzieją. KR można, można, ale trzeba mieć papiery od lekarza i psychologa. I tu wraca KR do tematu czy zdawać można od razu badania zdawać, czyli podejść od razu do badań lekarskich i psychologicznych. Patrzę jeszcze. No, no jest jeden jeszcze Lee May, w zasadzie już na niego kiedyś odpowiedziałem, prawda, czyli w kwiet... momencie na wiosnę tego roku, rutynowa kontrola Policji Drogowej stwierdzono w moim organizmie amfetaminę, prawo jazdy na 6 miesięcy, termin mija. Jutro w celu odzyskania prawa jazdy okazały się niezbędne również badania, które przeszłam, natomiast aby je uzyskać fizycznie, przedłożyć muszę w tarostwie ocenę terapeuty uzależnień, czy wykazują ceny, cechy osoby uzależnionej, czy w jego ocenie powinno się mnie skierować na terapię. No, wąpowscy lekarze uprawnieni do badań kierowców często się podpierają właśnie tymi, tymi, że tak powiem, specjalistami i pewnie dlatego ten człowiek z pierwszego maila został skierowany do psychiatry. No, Dlatego, że się przyznał do tej wszywki. A prawda jest taka: skoro jest wszywka, to oznacza to, że oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko to, że kiedyś uzależniony był i musi pokazać tą roczną abstynencję alkoholową. Oczywiście udło umętowano. A tak jak tu powiedziałem, ten WOMP jakiś taki dobrotliwy, że wysłał do terapeuty, do jakiegokolwiek terapeuty, prawda, uzależnień. No i można mieć tylko nadzieję, że ta osoba tą amfetaminę jakimś cudem miała w sposób jakiś przypadkowy, czy okazjonalny, aczkolwiek mówię pomimo, że tutaj robię jakieś mądre porady odnośnie odnośnie badań kierowców po narkotykach, to nigdy tych narkotyków nie, nie zażywałem, prawda? jakoś nie miałem tego szczęścia, że Spo byłem w takim towarzystwie, gdzie mnie próbowano tam poczęstować tym, czy, czy, czy, czy, czy w pracy, w której byłem, owszem, tam się troszeczkę piło, ale, ale, ale no nie paliło, prawda? Czyli ta, takiej sytuacji, taka sytuacja, zarówno z paleniem czynnym, jak i biernym mnie nigdy nie spotkała, aczkolwiek przypominam sobie, raz tylko coś takiego miałem, że byłem na jakiejś, jakiejś imprezie towarzyskiej, gdzie ludzie palili marihuanę i zapalił taki ziomek mój znajomy, to wypalił jednego tak zwanego nie wiem, skręta, jointa, czy, czy pota, czy jak to tam się nazywa i Potem był cały dzień nieprzytomny, prawda, bo wypalił to w wieku lat 50 paru, po raz pierwszy, prawda. Także, także nie potrafię powiedzieć za bardzo, z jakiej okazji się AMFA używa w pracy, czy, czy, czy, czy w jakichś innych sytuacjach towarzyskich. Pokret, pilduje się, teraz przechodzę z powrotem do czata, pokrec, pilnuję się, nie mam pokusy siadania po kielichu, na wesela imprezy jadę samochodem, żebym nie musiał pić, odmowa jest dużo łatwiejsza, jak się kluczekami zamacha. No i tak, no. Najważniejszy jest tak zwany powód, prawda. Dajesz powód i, i w tym momencie ktoś, no, jeżeli ktoś nie rozumie tego powodu, to on nie jest swoim przyjacielem, aczkolwiek jak już trochę tam ktoś sobie grzmotnie, to, to, to to trochę też ma jakieś te hamulce i postrzeganie świata i inne. Tomek, witam. Czy jak się robi badania na broń, to się liczy data ważności najstarszego badania? Na przykład psychologiczne, czy końcowa data lekarza orzecznika? Nie bardzo rozumiem to pytanie czy końcowa data lekarza orzecznika? Znaczy oba badania są ważne znaczy oba badania są potrzebne, czyli przykładowo, jeżeli robisz badania na broń, które są ważne tylko trzy miesiące, no jest teraz powiedzmy 23 październik i 24 października masz zanieść to na komendę. Czyli jeżeli badania psychologiczne masz z 23 o, no weźmy czerwca, a badania lekarskie z 25 lipca to badania lekarskie ci no, od biedy uznają, ale psychologicznych nie, czyli, czyli oba badania muszą być ważne co najmniej nie, nie dłużej niż 3 miesiące. prawda Tylko nie, nie wiem, czy 3 miesiące dla policji to jest 30 dni, czy 3 miesiące takie liczone. Jakby co powiedzieć, to jak ja liczę, czyli od 23 października odejmujesz trzy miechy, to jest 23 lipca. Jeżeli dobrze liczę. Dobra, kochani. Wydaje mi się, że na dzisiaj to będzie koniec. Jeszcze tutaj, żeby postraszyć panie, jeżeli są na tym... Hangaucie to jest tutaj jakiś taki prawdopodobnie aktorka gra osobę, która ma jakieś takie drgawki, czy trzęsionkę taką, yy, pod wpływem jakichś narkotyków, a, a być może pod wpływem braku abstynencji narkotykowej, prawda? Yy, Tutaj padająca ręka, prawda? Uzależnionego, niewidzialna ręka. To nie ty. I młody mężczyzna, palący prawdopodobnie marihuanę. Aczkolwiek dokładnie nie widać, co on robi, prawda? I, i jeżeli oglądasz to w powtórce, możesz zadać, w komentarzu do tego wideo, swoje pytanie. Odpowiadam tak do 24 godzin po hangoucie. Dłużej raczej nie, bo za bardzo nie mam czasu. Świat idzie do przodu. Idą jakieś kolejne filmy. No i trzeba się zajmować czym innym. Tradycyjnie tam gdzieś będzie subskrypcja kanału, tam kolejny filmik. I do zobaczenia wkrótce mówił Dariusz Kraśnicki z Fro Sławia. O, muszę się jeszcze pochwalić jedną rzeczą. Trochę fejmu mi ostatnio dopadło, ponieważ z Polskiego Radia coś mnie tam zapytali, zaprosili mnie do udziału w audycji na temat wzroku kierowców. Coś tam, nazwijmy to, drutowałem o okularach, o luteinie. Nie jest to jakaś moja, moja mocna strona, no ale jakoś poszło. Ośle jakoś poszło, prawda? I nie jest to przytyk do pana Jurka S., który Szrekowi dawał głos, prawda? Dawał voice. Over. Jeszcze tracker. Witam, mam pytanie. Mam prawko bezterminowe, planuję zatrudnić się jako kierowca do pracy. Jeżeli lekarz medycyny pracy lub pokójista stwierdzi wadę wzroku, to czy lekarz medycyny pracy informuje komunikację? Jedni informują, drudzy nie informują. No, no, no jest to trochę problem, bo. Bo, bo żeby ci zmienili kod na 0106 lub 0101 okulary, no musiałby też wypisać orzeczenie na prawo jazdy. Także, także sprawa, sprawa nie jest tak dokładnie prawnie rozwikłana, prawda? No bo w zasadzie co? Wystawiasz do pracy no i wystawiasz, że jesteś tam zdolny do pracy jako kierowca zawodowy. I jeżeli już piszesz te okulary na druku z kodeksu pracy, to Wydział Komunikacji nie ma nic do tego, prawda? Musiałbyś to, Musiałby lekarz wpisać to na druku jak na prawo jazdy. Pokradł, żeby wszyscy lekarze orzecznicy byli tacy jak pan doktor. Ech, nie jest łatwe życie. Życie lekarza orzecznika, także no, ale dzięki pokrec, jakby to powiedzieć, może kiedyś jakiś świat idealny nadejdzie, prawda, że takie blondyny ładne jak ta nie będą ćpały, prawda, tylko zajmą się inną ciekawszą robotą, prawda. Dobra. Słuchajcie kochani, jeszcze raz yy, kończymy komentarz na dole, subskrypcja kanału, filmik i do zobaczenia wkrótce.